Witam w kolejnej odsłonie z cyklu Nowości w Bibliotece. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie grom planszowym. Znajdujemy się w Mediatece. Za mną kolekcja planszówek. Każda osoba posiadająca kartę biblioteczną może wypożyczyć dwie gry planszowe na okres 14 dni z możliwością przedłużenia o kolejnych 14 dni. Gry planszowe możemy także zamawiać do książkomatu przy czym należy pamiętać, że zwracamy je bezpośrednio bibliotekarzowi. W zbiorach Mediateki znajduje się ponad 1800 gier planszowych, które zapewnią maksimum rozrywki. Ostatnio biblioteka wzbogaciła się o kolejne tytuły. To planszówki z kategorii towarzyskie, strategiczne, familijne oraz gry w wersji solo. Zapraszam na przegląd nowych gier planszowych w bibliotece. Duna. Planeta intryg i konfliktów, wydawnictwa Rebel to kolejna Duna, która pojawiła się na rynku gier planszowych i jest uproszczoną wersją Duny z 2019 roku. Czas rozgrywki to 20 do 60 minut. Liczba graczy od 2 do 4, wiek 12+. plus. Gra, w której będziecie zawierać sojusze, przerywać sojusze, a wszystko przez bezcenną przyprawę, która znajduje się tylko na Dunie z kolei w pewnej podstępów i strategii grze Duna Zdrada wcielicie się w agentów pośród piasków pustyni. Następna nowość, Harry Potter, Bitwa o Hogwarts, yy, Gra kooperacyjna z mechaniką tworzenia talii. Jest to gra karciana z wykorzystaniem mechanizmu budowania talii, której będziemy się wcielać w postacie znane z serii filmów Harry Potter. W grze nie ma rywalizacji, a wszyscy gracze współpracują, żeby pokonać czarne charaktery. Jako gra familijna dla początkujących graczy, dla fanów Harry Pottera. W swoich zbiorach mamy także dodatek Harry Potter, Bitwa o Hogwarts. A tak wygląda Wyspa Kotów. Dopływamy do pewnej wyspy i staramy się jak najwięcej kotów z tej wyspy uratować, zabierając ich na nasze statki. To strategiczna gra kafelkowa, która posiada wariant solo. W rozgrywce jednoosobowej zamiast walczyć o jak najlepszy wynik, musisz pokonać swoją siostrę, gracza wirtualnego. Gra wydawnictwa Rebel, czas rozgrywki do dwóch godzin, od 1 do 4 graczy, wiek 8+. Tymczasem prezentuję Państwu trzecią edycję światowego hitu Cywilizacja poprzez wieki, wydawnictwa Rebel. To gra dla dwóch czterech graczy, 14+, rozgrywka trwa 120. Minut. Świetna gra. Nie należy do krótkich gier i samo przyswojenie zasad wymaga czasu i koncentracji. Miłe dla oka grafiki, proste, ale ładne elementy i bardzo dobrej jakości karty. Kolejna propozycja to gra strategiczna dla dzieci. To dwie gry w jednym opakowaniu. Jedna przeznaczona dla dzieci młodszych od 6 do 8 lat a druga dla dzieci w wieku 7 wzwyż. Młodsze dzieci łączą litery na planszy. W poziomie drugim starsze dzieci tworzą słowa samodzielnie. Dzisiejszy przegląd nowych gier zakupionych przez bibliotekę zamyka klasyka, najpopularniejsza gra świata, szachy. Szachy ambasador, renomowanego polskiego producenta firmy Węgiel. Dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji. To były wybrane gry planszowe z oferty biblioteki. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście wypożyczyć grę, która jest aktualnie u czytelnika, zalogujcie się na swoje konto biblioteczne i zamówcie ją. Gdy gra będzie zwrócona do biblioteki, poinformujemy Was mailowo, że została dla Was zarezerwowana. Do zobaczenia w bibliotece.